Także siemanu, jestem oczywiście Zajrok, za to kolejny film na moim kanale, a dzisiaj przedstawię jak zrobić ładny awatar na nasz kanał, zapraszam do oglądania. Także znajdujemy się w płatnym programie Photoshop Mam nadzieję, że większość osób z was go ma Jeżeli nie możecie za darmo pobrać go ze strony adobe.com, na 30 dniowy okres testowy Zresztą link znajdziecie oczywiście w opisie skąd go pobrać Ale przejdźmy do sedna sprawy, czyli jak zrobić awatar na nasz kanał Jeżeli chcecie poradnie jak zrobić baner na nasz kanał To po wbiciu tutaj 1000 opek pojawi się kolejny właśnie o banerze odcinek Także zostawcie koniecznie łapeczkę w górę oraz subskrypcji, jeżeli jesteście nowi na tym kanale A ja już zapraszam do oglądania Dobrze, także jesteśmy Ala w naszym photoshopie I od czego zaczniemy? Oczywiście od e, jakiegoś tła Bo tło jest e, Najważniejszym jakby e, Najważniejszą rzeczą w naszym awatarze Okej, okay, ja sobie wybrałem takie tło Takie komiksowe, jeżeli można tak nazwać e, Tło komiksowe Tutaj jak widzicie jest takie szare z jakimś tam żółtym Ja sobie to przewidzę tutaj do boku, żeby Nie było tamtego kolorku e, widać. Dobrze. Mm, I co teraz robimy, jeżeli na przykład chcemy mieć tło w innym kolorze. Możemy przejść tutaj sobie do barwa i nasycenie, które otwieramy tutaj yy, przechodząc do okno i tutaj do pasowania. Yy, otwieramy sobie barwa i, na, yy, barwa i nasycenie. Chyba tak dobrze tam jest. I po prostu wybieramy sobie kolor, bo jak widzicie to jest inny kolor, to po prostu możemy go sobie tutaj yy, zmienić. Dobrze, możemy też poprzez krzywe rozjaśnić nasz obraz lub też ściemnić My go na razie zostawimy tak jak jest, później się tym pobawimy e, Dobrze, tworzymy oczywiście napis i stworzymy sobie na przykład napis e, powiedzmy, że Orange Nie wiem, czemu Orange, ale tak myślałem od pomarańczy, jest za, za długi nikt, tak, więc zrobimy sobie taki Zmniejszymy troszeczkę, bo tutaj zrobiliśmy w ostatnim nalewie robiliśmy takie odstępy, także ja sobie to po prostu dam na zero no i tyle Przesunąłem wam tu troszeczkę okienko żebyście widzieli co Aktualnie też robię, Dobra, przejdźmy do sedna sprawy Zmienimy sobie troszeczkę czcionkę konkretnie może w sumie na na na na na na na na na na na w sumie nie wiem Poczekajcie, zmienimy sobie czcionkę na taką Raz w sumie to orange nie pasuje, bo do zielonego, no to damy sobie na przykład nazwijmy to green Proszę bardzo, niech będzie green Dobra, i teraz nasze słowo green możemy sobie, bo tutaj czcionka ma trochę odstępu, to sobie to Kleimy jakby bardziej razem No i mamy oczywiście kolor green I cały tutaj napis Teraz się pobawiam troszeczkę efektami Także ten napis sobie w sumie tutaj możemy przybliżyć Trochę, z, żebyście widzieli też Aktualnie co się z nim dzieje No i dobrze Zacznijmy może od góry, to jest faza i płaskorzeźba Tutaj możemy na przykład dodać takie jakby wypukłości, ja to tak nazywam, takie wypukłości, można dodać, jak tu, ja tutaj nie wiem czy to dodam, po prostu zrobię tak jak zawsze robię, czyli blask zewnętrzny, cień, czyli dodaję nam taki cień w tle, na razie tego nie widać, bo w sumie jest tło ciemne, także na razie tego nie widać, ale naprawdę jest to przeważnie przydatne. Dobrze, tutaj mamy gradienty, ja mam kilka gradientów po, po prostu już przygotowanych, a jak się robi gradienty takie po prostu macie, na przykład wejdziecie sobie w... Taki gradient. E, możecie sobie na przykład to usunąć i macie wtedy takie dwa znaczniki. I z tymi dwoma zna znacznikami, klikając dwa razy w to, macie tutaj próbnik kolorów. I w tym próbniku kolorów wybieracie sobie tutaj, na przykład, bo to jest kolor e, na dole. Wybieracie sobie ten ciemniejszy kolor, a tutaj ten górny bierzecie sobie. Jaśniejsze, o, i proszę bardzo, mamy taki oto gradiencik Jak zrobić gradient w Photoshopie, proszę bardzo yy, No i mamy gotowy Mamy gotowy oczywiście gradient Dobra, skorzystam też z blasku zewnętrznego Tutaj macie moje ustawienie, jak to wszystko wygląda Co powoduje nam takie yy, Tutaj jak widzicie takie lekką taką poświatę, nie wiem w sumie jak to nazwać Dobrze, cień wewnętrzny, to jest kolejna rzecz, którą czasami używam, lecz nie zawsze dodaje ona tutaj u góry, albo gdzieś po której ze stron, którą oczywiście wybierzemy e, Takie właśnie tutaj cienie, jak możecie zauważyć mi się, mi się to w sumie nawet podoba, więc to sobie tutaj wybiorę A co jeszcze do, e, do fazy i płaskorzeźby Tutaj nie bardzo to pasuje, chociaż możemy tutaj zmienić też kolor na ciemny To będzie bardziej pasowało z... Cieniem wewnętrznym. Także możemy to tak zostawić i jest oczywiście słowo e, green. Możemy tutaj ten napis powiększyć, trochę przekręcić i teraz pobawiam się troszeczkę edycją, przychodząc do przek przekształceń i wypaczania. E, tutaj zmienimy, słuchajcie, a nie, nie możemy zmienić, właśnie to jest bardzo, e, bardzo przydatny punkt, ponieważ musimy kliknąć tutaj prawym przyciskiem i kliknąć rasteryzuj tekst tekst, yy, po prostu już wtedy nie będziemy edytować go, tylko po prostu już się pobawimy takimi e, tutaj przejściami, no coś takiego. Myślę, że rozumiecie o co chodzi. Tutaj sobie możemy to pogrubić oczywiście, tutaj coś, tutaj coś zwiększyć, tutaj pogrubić, coś takiego i mamy taki, jakby troszeczkę pogrubiony ten napis. E, tak samo mamy tutaj perspektywę, którą możemy sobie możemy się tak pobawić, co na przykład tutaj nam wydłuży coś takiego, sami sobie to powinniście poobczajać i ogarnąć o co, e, o co chodzi. Dobrze, kolejne co możemy tutaj zrobić to jest w sumie y, pędzle. Pędzle, słuchajcie, y, bardzo dużo osób pytało mnie się o pędzle. Mam je w poradniku Kensiego jak wgrać pędzle. Zajdziecie poradnik na YouTube, wszystkie linki bo dam wam w y, opisie taki poradnik, dam wam link do poradnika, dam wam link do pędzli i po prostu jakie wgrać to chyba będziecie umieli, y, tylko po prostu jakie wgrać y, do Photoshopa. E, wszystko... Wszystko... Wszystkie poradniki znajdziecie oczywiście w opisie e, Dobrze, znajdziemy sobie tu jakieś pędzelki Znaczy, będziecie mieli wszystkie chyba te co ja Na przykład weźmiemy sobie takie oto zielone czy Może nie zielone, ale... Dobrze, tworzymy nową warstwę To zacznijmy od tego, że tworzymy nową warstwę, żeby to nie tworzyło się na napisie Dobrze, tworzymy sobie czarne I na przykład tutaj będziemy mieli takie dwa maźnięcia e, jakby czarnej farby Ja tutaj bardzo często używam e, pioruna, którego ostatnio zgubiłem O właśnie, jest to... Jest on jest i on, proszę bardzo. I na przykład możemy sobie zrobić takie pieruny jasne. Znaczy ciemne w naszym przypadku, ale, ale takie pieruny jasne powiedzmy. No i tak wygląda jak na razie yy, nasz awatar. Co jeszcze tutaj możemy zrobić? Na przykład nasze tło możemy sfiltrować, dać rozmyć yy, i zrobić rozmycie, które... No w sumie nawet tutaj będzie pasowało Możemy też słuchajcie do naszego awatara zrobić e, Tak zwane jakby Znaczy nie tak zwane Ja to sobie tak nazywam, że po prostu sobie robię przez pół Albo po prostu robię sobie paseczek Czekaj momencik bo to sobie skopiowałem Dobrze Zrobimy taki paseczek, który będzie ciemny I on będzie jakby Będzie jakby Podkreślał nasz tekst Dobrze, także sobie zrobimy Tutaj bierzemy normalny oczywiście pędzel, kolor czarny i malujemy sobie to yy, W taki sposób oczywiście Krycie sobie zmniejszymy tutaj, żeby było coś takiego A jak usunąć to zaznaczenie klikamy Ctrl D, bo wiele osób tego nie wie Także mówię yy, I możemy mieć taki oto pasek Oczywiście nie do każdego to pasuje Ja tu wam wszystko przedstawiam, co można Co można oczywiście yy, Zrobić. Kolejną rzeczą, którą można Oczywiście zrobić, troszeczkę się Yy, pobawić troszeczkę też w malowanie i zrobienie tła Na przykład widzicie tutaj mieliśmy od obrazku yy, takie zielone Na przykład możemy tutaj też zrobić na przykład jaśniejszy w środku Czyli oj czemu to jest niebieski halo co się dzieje Dobra już ogarniałem czemu to jest niebieski bo mieliśmy barwa i nasycenie Pamiętajcie o tych warstwach yy, Dobrze także robimy sobie tutaj jaśniejsze na przykład A po bokach sobie zrobimy ciemniejszą nakładkę, a co to jest nakładka, zaraz wam w sumie pokażę, to jest taki ala filtr, można tak w sumie nazwać, e, czyli po prostu wybieramy tutaj i mamy nakładeczkę i to powoduje takie właśnie nakładkę koloru zielonego e, w naszym naszym awatarze, teraz jak widzicie wszystko zielone, możemy oczywiście też zrobić nie nakładkę, tylko po prostu e, tutaj, oj przepraszam, tutaj pasek, dobra, e, tutaj po prostu możemy zrobić i tyle. I mamy taki awatar właśnie dla Greena i takich awatarów i banerów, miniaturek i wiele, wiele więcej rzeczy robimy zawsze na live'ach. Także jeżeli ty chcesz dostać jakąś darmową grafikę, oczywiście za darmo, wbijaj na live'y codziennie, no prawie nie codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 14.30 zawsze u mnie na kanale. No, pamiętaj o tych live'ach. Bardzo, bardzo fajna atmosfera i wszystko. I tyle. No, a ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. 1000 lajków to kolejny odcinek na kanale, w którym, w którym pokażę wam jak zrobić ładny banner, Także do roboty kochani, a już wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcineczka Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu, na przykład, nie wiem, e, schabowy Na przykład miałem na myśli schab z Minecrafta, ale, ale dobra, nieważne, napiszcie schabowy w komentarzu I tyle, dzięki jeszcze raz za oglądanie, także trzymajcie się, do zobaczenia i do następnego, elo!